Bardzo chciałbym poprosić pana doktora Wiesława Poleszaka, żeby opowiedział o ministerialnym projekcie pilotażu dotyczącego platformy diagnostycznej Ministerstwa Edukacji i Nauki, ponieważ można wsiąść w nim udział. Proponuję Państwu, bo to też jest propozycja, która może być bardzo atrakcyjna, taki gratis można powiedzieć, bo jak wiecie jest w prawie oświatowym zapis który zobowiązuje szkoły do, do prowadzenia diagnozy ministerstwo poszło dalej przygotowało taką platformę diagnostyczną ja jako jeden z ekspertów ale nie, nie jedyny z tego grona tak będziemy wymagali tutaj Stowarzyszenie Edukacja do realizacji tego zadania i tutaj chciałem tylko zaprosić do udziału szkoły bo to jest udział taki oczywiście bezpłatny gdzie my Umożliwiamy uczenia się tej platformy, później wszyscy będą dostępni, mieli dostęp do nich, także też gminy, ale to na, na pewnym poziomie, że tak powiem, odbioru. Wspieramy też, jak tutaj widać, też przygotowaniu później programu, czyli próbujemy pomóc ten program przygotować, żeby było tak trochę jak, żeby nie było tak jak profesor Jacek Pierzalski mówił, żeby to był wyabstrahowany program dla wywstrachowanego ucznia tylko żeby oczywiście były to działania profilaktyczne takie trochę szyte na miarę tak żeby były to odpowiedź na potrzeby realne no i też oczywiście każda szkoła dostanie dostęp zrobi diagnozę dost, będzie z uczniami elektronicznie zrobi diagnozę dostanie raport z tego i później wsparcie w przygotowaniu programu i też możliwość ewaluowania dodam że z czasem ma to być dostęp każdej ze szkoły więc jak już wejdziecie i będziecie mieli możliwość korzystania z tych narzędzi to też można je wykorzystywać później w ewaluacji czyli będziecie widzieli mniej więcej te dane które ja korzystałem to są i wam prezentowałem to są właśnie z tych narzędzi one tam się drobnie zmienią bo się świat zmienia ale to taka propozycja i ostatni już slajd i ten dla tych, którzy by chcieli się włączyć do tego programu, byliby zainteresowani, to, to zapraszam, no bo to zawsze jest taka wsparcie i pomoc w tej diagnozie i później przygotowaniu programu. Wiem, że to rzecz, która bardzo dociąża i jest czasami ponad możliwości tego pedagoga, psychologa, który w szkole walczy z tą rzeczywistością. Dziękuję bardzo.